Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. W tę niedzielę słuchamy kolejnego fragmentu wielkiego kazania Jezusa wygłoszonego na Górze Błogosławieństw. Jezus, podobnie jak Mojżesz na Górze Synaj, nadaje prawo swojemu ludowi. Widzimy wyraźnie, że przykazania mojżeszowe w interpretacji Jezusa brzmią znacznie radykalniej. My mamy tendencje odwrotne. Szukamy zawsze sposobności, aby załagodzić konsekwencje prawa, a może wręcz je tak obejść, aby w ogóle go nie przestrzegać. Jezus ukazuje nam drogę doskonalszą niż prawo Mojżesza. Jest to reguła miłości, której wzór mamy w osobie Jezusa Chrystusa. Prawo Mojżesza wzywało wprawdzie do miłości, ale jedynie ziomków i przyjaciół. Prawo Jezusa wzywa nas do miłowania każdego, bez wyjątku, nawet obcych i naszych nieprzyjaciół. Miłość czyni człowieka wolnym. Egoizm i nienawiść zniewalają serce człowieka. Uczmy się od Jezusa miłowania wszystkich, miłowania aż do kresu istnienia. Nie szukajmy usprawiedliwienia, a bierzmy przykład z góry od Boga. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Jest to wezwanie do świętości, skierowane nie do jakiejś nielicznej, wybranej elity, ale do wszystkich bez wyjątku. Każdy z nas jest powołany i wezwany do świętości. Sprzeniewierzenie się temu powołaniu jest zaparciem się Chrystusa i zdradą Jego Ewangelii. Pragnijmy świętości dla siebie i naszych bliskich i upodobnijmy się do Boga w miłowaniu innych.